Czość, ekipa, witam wszystkich serdecznie. Dawno mnie nie było, ale zrobiła się dobra koniunktura znowu dla dostania się do policji, a zrobiła się z, nazwijmy to z dość prostego powodu, a mianowicie ciągle Liczba wakatów jest duża, tutaj Jasiu Wędrowniczek lider grupy dał takie statystyki, a mianowicie w Warszawie 11,5%, w Łodzi, gdzie mimo wszystko komisja trochę pajacuje, brakuje prawie 10%, Dolnośląskie moje 6%, 5,6%, województwo wielkopolskie 5%. Także w zasadzie wszystko jest powyżej 5%. I chcesz czy nie chcesz, policja musi coś z tym zrobić. Wieczna walka dobrego ze złem. I wiąże się to też z tym, że no policja nie stała się Taka trochę, znaczy stała się trochę niemodna, prawda, czyli w 2020 policjant cieszył się 64% zaufaniem Polaków. Aktualnie ten procent 36,5%, nie mam pojęcia jak to liczą, no ale no patrzę tutaj strażak, nawet lekarzowi się nieźle powodzi, prawda. Nauczyciel, a policjant. O, youtuber 15,6% Ksiądz. Nie za wiele, prawda? Ale gdzie ten policjant? Tutaj widzę, policjant jest gorzej niż robotnik niewykwalifikowany, ale za to odciut lepiej niż dziennikarz. Także jest szansa, prawda? Natomiast, oczywiście, no tutaj jest jakaś składka. Ale pochwalę się, że ludzie zdają, moi na pewno zdają. 19 maja, Miciu, Paciu, wierny student i co bym nie powiedział, taką blachę dostał. Oczywiście pokazana operacyjnie, żeby nikt się nie domyślił, kim był w momencie, kiedy zostanie Komendantem Wojewódzkim. Także zobaczymy, co się dzieje na czacie. Łukasz, jestem aktualnie w Słupsku. Stwierdzam, że dużo, za dużo tego materiału. Także lekko w szkole policyjnej też nie ma. Natomiast obiecałem hangout zrobić szkoleniowy. Czyli oczywiście jeżeli będziesz chciał, żebym wyjaśnił jakieś wątpliwości później, to zapisz sobie telefon 789 273 335, ten sam telefon masz tutaj, tylko trochę widzę, że go słabiej, słabiej widoczny, prawda? 789 273 335, także ale to będzie trochę trochę później i oczywiście szkolenie najlepiej pokazać na przykładzie gościa który zdał taki multi też student z grupy a mianowicie zacznę od tego że miałem wczoraj multi plus i tak po kolei czyli byłem ja dwie dziewczyny oczywiście ubrany tak jak trzeba czarne eleganckie spodnie, biała koszula, wypasocytowane, czarne buciki. Eee, czyli jeżeli dwie dziewczyny, to jedna była elegancko ubrana, a druga jak na co dzień adidasy, jeansy, golf, no jeżeli była urodziwa, to może te jeansy i adidasy wystarczyły, natomiast od razu rozwiewam, jak powinien był być ubrany facet, prawda? Pierwsze to było wypełnianie na kartce, czyli Raven. Ravena sobie może znaleźć w sieci. Później 240 pytań z neokwestionariusza, mały opis siebie, i były tam trzy pytania o zalety, czyli oprócz wad, zawsze się warto przygotować. Zalet, czyli wymieniłem takie, odpowiedzialny, pracowity, słowny jestem i że zawsze można na mnie liczyć, prawda, czyli nawet dał cztery zalety, odpowiedzialny, pracowity, jestem słowny, no, no tak, w sumie jestem słowny, to oznacza, że zawsze można na niego liczyć, później trzy wady, brak biegłej obsługi komputera, szczerość, brak czasu na czytanie, Książek, oczywiście można się tutaj zawsze doczepić i licz się z tym, że psycholog może powiedzieć, że brak sławnej, że brak biegłej obsługi komputera to jest umiejętność, czyli brak jakiejś umiejętności, szczerość to no, powiedzmy zaleta, natomiast brak czasu na czytanie książek, no ciekawa Ciekawa wada, prawda? Było jeszcze jedno pytanie, dlaczego do policji? No i tutaj skonsultował ze mną to, co napisał. Później podeszliśmy do komputerów i tam już poszedłem według wskazówek małe nowości, co nie ma na grupie, prawda? Czyli cztery obrazki i były dwa nowe, prawda? Te obrazki ci pokażę. Później były te historyjki o dziadku, czyli dziadek Janek, były historyjki o youtuberze i tutaj dla ciebie dobra wiadomość, że nie trzeba się uczyć pytań, bo było prawda czy fałsz, ponieważ treść była cały czas, czyli możesz sobie, tak jak ja teraz, wrócić do treści, prawda, czyli czytasz coś tam, tak jak tutaj, tego czy też pytanie, tak jak tutaj jest zakreślone na niebiesko, a potem sobie wracasz i patrzysz, także luz bluz w niebie, same dziury, prawda. Później 10 minut czekania, rozmowa z panią psychologii była naprawdę niemiła, czepiała się szczegółów, wyczerpały mi się przykłady, które się nauczyłem, a ona, a może coś jeszcze sobie przypomni, bo mamy czas, prawda. Czyli jeżeli przygotowujesz powiedzmy wady to warto tych wad mieć trochę w zanadrzu a nie tylko jakąś tam jedną wadę czy trzy wady, a jak cię zapytają o czwarty to już nagle jesteś w tak zwanej czarnej dupie, prawda? Lecimy dalej, czyli najpierw powiedzieć coś o sobie. To przerwała mi do momentu, jak skończyłem mówić, że byłem solidnym pracownikiem, rzetelnie, sumiennie wykonywałem swoją pracę i tu się wtrąciła, czy jestem zadowolony ze swojej obecnej pracy. I zapamiętaj, to, że idziesz do policji i że jesteś wkurwiony na szefa, a że szef zalega z wypłatą, to nie oznacza, że masz temu szefowi obrobić dupsko. Mówiłem oczywiście, że że jestem zadowolony, że z ludźmi, z którymi pracuję, prawda? Też jestem zadowolony. Nie możesz obrobić dupy swojemu pracodawcy. No, ale skoro jesteś zadowolony, to dlaczego chcesz iść do tej policji? Proszę odpowiedzieć swoimi słowami, ale inaczej niż pan napisał w kwestionariuszu, prawda? Czyli warto mieć jakieś zdublowane wersje tego siamtego czy o wam tego. Każde jego pytania, a w zasadzie odpowiedzi na pytania, warto mieć różne wersje. To samo tylko, to to mówią, to samo gówno, tylko w innym opakowaniu. To samo tylko od dupy strony, prawda? Czyli dlaczego do Policji? No w obecnej pracy nie ma możliwości rozwoju, a w Policji jest, prawda? No ciągną dalej, to co pan ma na myśli, prawda, ten rozwój. Można awansować z posturynkowego, powiedzmy na starszego posturynkowego, na sierżanta, aspiranta, a nawet na komendanta głównego. Yy, dodałem jeszcze kontakty z ludźmi, praca w grupie, ponieważ w mojej pracy, co mam kontakty z tymi samymi osobami, a w policji nauczę się Codziennie czegoś nowego, prawda. To jest na pewno ciekawa sprawa, bo nawet jeżeli poli, praca policyjna będzie monotonna, to nauczysz się też, że praca w policji może być monotonna, prawda, ale często jest praca też niemonotonna. Później męczyłam je z wadami, dlaczego takie, które są podałem, to nie są wadami, No ale wytłumaczyłem jej to ładnie, ona dobrze, żebym chciała mieć takie wady osobiście. Podałem upór z przykładem, nie umiem odmówić, jak ktoś mnie poprosi o pomoc, z przykładem odrobiazgowość, prawda? Także mówię, jeżeli walisz drobiazgowość, jeżeli walisz perfekcjonizm, to rób to jakoś tak, żebyś potrafił uzasadnić, że ta zaleta jest wadą. To, to, to nie jest wbrew pozorom takie łatwe. Parę lat temu to przechodziło. Niestety psycholodzy też czasami sięgają do moich szkoleń, czy do jakichś innych szkoleń, czy, czy, czy jeżeli wszyscy nagle gadają to samo, no to psychologa też może zainteresować, czemu wada jest zaletą. I wtedy trzeba się jakoś tam y, sensownie wytłumaczyć. Mm -hmm. Czy wiem, czym będę się zajmował na szkole i od razu od tego, czym zajmuje się prewencja? Y, nieocenioną sprawą jest tutaj znajomość pracy w policji. Yy, trudna sytuacja życiowa, stresowa, chciała więcej przykładów, podała mi jeden z pracy, drugą z drugi z życia codziennego, jak sobie radzę ze stresem, yy, co robię na co dzień i wróciła do wady, brak czytania książek, znowu wierciła w brzuchu, odpowiedziałem, że postaram się yy, wplatać to czytanie książek w swoim wolnym czasie, prawda? No, ryzykowne jest właśnie takie Podanie wady, że nie masz czasu na czytanie książek, ponieważ możesz wyjść na jakiegoś nieuka, na gościa, który nie lubi niczego poczytać, no ale jakoś mu to przeszło, prawda? Czyli ja bym jakoś tą wadę inaczej sformułował może, że... Kiedyś miałem więcej czasu na czytanie książek, teraz powiedzmy czytałem jedną książkę na tydzień, teraz czytam, teraz czytam jedną na miesiąc, prawda, żeby żeby nie było, że w ogóle, że w ogóle nic nie czytam. Ale jeżeli coś takiego czyt, robię, to, to, to musiałbym mieć pięć książek. Yy, obcykanych, które przeczytałem, prawda? Ale może inaczej udało mu się nie będę wybredny. Następnie pytanie padło, dlaczego po tak długim czasie zdecydował się pan ubiegać o policję, do policji, prawda? On starał się parę lat wcześniej, z dwa razy nie dostał się, dopiero zapisał się do grupy elitarnej i się dostał na koniec padło pytanie, co pan zrobi, jak się pan nie dostanie do policji? Będę pracował w swojej obecnej pracy. Zapytała się, czy będzie się pan ubiegał do innej służby mundurowej? Nie. I uważam to, że za bardzo dobrą odpowiedź. Yy, ostatnią rzecz, którą możesz zrobić, to powiedzieć, a będę się starał do policji do bólu, prawda? Będę się starał, aż, aż mnie przyjmiecie. Tutaj musisz pokazać jakąś swoją determinację, czyli jeżeli jestem dobrym kandydatem, a za takiego się, mam nadzieję, uważasz, to yy, chcecie mnie to fajnie, nie chcecie mnie to wypierdalać, prawda, szukajcie sobie kogoś innego, a ja sobie życie ułożę. Podziękowała za rozmowę i do widzenia. Pozostaje czekać. Tutaj poprosił o komentarz, ponieważ to by było sprzed paru dni, ale o momencik, bo nawet nie widzicie tego. Yy, w, w, że tak powiem, miał wtedy mieszane uczucia, ale y, w tym momencie uważam, że był celowo wprowadzony w stres, prawda? Celowo był wprowadzony w stres, żeby go trochę tam no, żeby się trochę pobał. I wrócimy teraz chwilę na czata, zobaczymy, co się tam dzieje. Potem omówię parę pytań i obrazków, jakie mogą paść na Multim, także no, nie przyda się tutaj już weteran weteranom, to za bardzo, którzy są w szkole, ale nigdy za dużo jakiejś tam nowej wiedzy, prawda? Czyli tutaj Kamilowi to się może przydać. Um, Gosia Margaret, zapytanie, czy dużo osób rezygnuje na szkole? No rezygnuje, rezygnuje Gosia. Um, tutaj Rafał Vlog zaprasza na Discorda. Rob Master, miał ktoś rozmowę kwalifikacyjną w Bydgoszczy, cisnął z wiedzy ustaw, czy raczej luźne pytania? jak na psychologu. O ile pamiętam, Bydgosz jest rozmowa kwalifikacyjna, jest spoko, prawda? 59-60 punktów. Marek Katowice próbować czwarty raz, dwa tygodnie uwalony na multi, raz rozmowa, ma to sens, czy już za wiele podejść, prawda? No zależy jak Marek Marek byłeś przygotowany. Witam Panie Darku, mam pytanie, co Pan myśli? Złożyłem dokumenty do Policji, dostałem wiadomość. Decyzja o odstąpieniu postępowania, według mnie podstawa prawna, jest artykuł. Jak Pan myśli, co teraz zrobić? Powiem tak, Dominik, nie chcę Cię tutaj czarować, jeżeli coś takiego przychodzi. Z reguły masz coś na sumieniu. Musiałbyś naprawdę zrobić zajebisty rachunek sumienia, dlaczego cię ta policja nie chce. To jest taki te paragrafy wytrych. Nie mam akurat nie tutaj jakiegoś, ale coś się coś się w twoim życiu tam yy, zdarzyło, że policji z tobą nie jest po drodze i będziesz się starał do usranej śmierci. Oni ci tam będą odpisywali jakieś tam yy, banialuki. Według mnie miejsce dla ciebie jest w innej służbie. Dobra. Stopek, to zależy. Podobno teraz łatwiej na szkole. Light przychodzą, zdają, prawda? Także jest podobno lightowo. Tutaj obiecane. Obiecany nowy materiał. Masz 30 sekund na takie zadanie. Najpierw sobie popatrz, co tutaj jest. Prawda, tutaj jest. Wygląda to na gwóźdź, prawda? Wygląda to na gwóźdź. To wygląda na jakiś chiński młotek ale tam, gdzie jest coś innego, o jaka maszyna, prawda? I jeszcze tutaj masz jedną maszynę i weź się spokojnie zastanów, które z tych czterech nie pasuje, prawda? Które z tych czterech nie pasuje, jeżeli ktoś mi coś sensownego na czacie odpisze, to no nie powiem, że skomentuję, bo mam swojego faworyta, ale wydaje mi się, że możesz być na tyle kreatywny, że samemu coś odpowiedzieć, prawda? Jeżeli ktoś to miał, to ktoś z weteranów, ktoś miał ten obrazek, to niech coś napisze. Mówię, tych obrazków jest parę i z zaletą obrazków jest to, że często się zmieniają, bardzo łatwo obrazek zmienić na jakiś podobny obrazek i możesz mieć ten obrazek, możesz nie mieć, ale taka jest idea obrazków. Pojawiają się cztery obrazki i musisz niejako wykluczyć wykluczyć Kamil, siekierka nie pasuje. Ja tu nie widzę żadnej siekierki Kamil, prawda? No ale niech ci będzie. Ciupaga, prawda? Yy, Ania Chmieleska, co pan powie o Rzeszowie? Rzeszów jest do przejścia. Rzeszów jest do przejścia. Yy, Artur yy, Krukowski za dużo i z gwoździem zapraszam na budowę do Niemiec. Prawda? Dobra, Artur. Dobra. Przypominam, jeżeli ktoś chce do mnie zadzwonić, to tradycyjnie 789 335. Natomiast za parę minut w zasadzie za paręnaście sekund wrzucę kilka pytań, które się mogą pojawić. Pytania mogą być podobne, prawda? Także, także lecimy z koksem. Pytanie numer jeden. Czasami tak się wstydziłem, taki byłem zastydzony, że zapadłbym się ze wstydu pod ziemię. Pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Gdy przeżywam pozytywne uczucia, wiem jak sprawić, by trwały jak najdłużej. Pytanie Pytanie numer 3. Urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą, więc w życiu spodziewam się pomyślnego biegu wydarzeń. Nie można o mnie powiedzieć, że jestem osobą bardzo systematyczną. Swoje zobowiązania i różne długi spłacam bardzo szybko i zawsze w całości. Kiedy zmienia się mój nastrój, potrafię dostrzec przed sobą nowe perspektywy. Rzadko jestem przygnębiony lub yy, w smutnym nastroju. Yy, bardzo często przewodziłem grupom, do których należałem. Niektórzy u mnie, yy, przepraszam, niektórzy uważają mnie za zimnego drania. I moje życie Moje myśli są często wypełnione marzeniami i fantazjami, prawda? Także jeżeli ktoś chce odpowiedzieć na te pytania, to najpierw niech je zbierze w jakąś kupę i gdzieś tam da w komentarzu, ponieważ co bym o sobie nie powiedział, to Po prostu dałem ci je w jakiejś przypadkowej kolejności, prawda? O, mogę ci jeszcze dać jedno pytanie. Nudzi mnie oglądanie pantonimy oraz baletu, prawda? Nudzi mnie oglądanie pantonimy oraz baletu. No, dobra, lecimy dalej. Artur tu był. Damiano, jak tam panie Darku z Olsztynem? Wie pan coś na temat regionów, czy ciężko jest przejść rekrutację? Olsztyn też jest do przejścia. Kiedyś tam było naprawdę deco popierdolone. Natomiast jakoś w tej chwili ludzie przechodzą, a przechodzą no z prostego do powodu, ponieważ y, policjantów brakuje wszędzie, prawda? Już momencik wrócę jeszcze raz do tego, co dał Jaś wędrowniczek, czyli zobaczmy. Y, województwo. Olsztyn to jest chyba województwo pomorskie, prawda? Czyli brakuje 375 osób, to jest 6, 33, 36%. No to według mnie jest bardzo bardzo dużo. Także policjantów brakuje brakuje wcześniej. Łukasz odpowiedzi nie, nie, tak, tak. Słuchaj, być może Łukasz, masz rację, natomiast mówię, takie, takie quizy, jak robię, to, to z reguły nie przygotowuję sobie pytań, że tak powiem, jakichś tam konkretnych. Mam bazę pytań, wrzucam sobie jakieś takie, powiedzmy z bazy 20-30, wrzucam sobie przykładowo 10 pytań i tak naprawdę, jak mi tego nie na, jak mi tego nie na, napiszesz, prawda, to, to, to, to, to potem nie pamiętam. Jakie pytanie konkretnie zadałem? Zwracają się do mnie różne osoby o, o pytania z testu wiedzy ogólnej. Powiem tak, gdzieś jest to opracowane na stronie Niebiescy, tylko zapomniałem jak ta strona się dokładnie nazywa, bo nie są to chyba niebiescy.pl, bo, bo to niebiescy.pl to jest strona klubu Ruchu Chorzów. I tam sobie możesz zupełnie za darmo odpowiedzi i pytania znaleźć, znaczy w zasadzie pytania to nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem, ponieważ są na stronie szkoły policyjnej, natomiast odpowiedzi, opracowane odpowiedzi to można sobie znaleźć na tej stronie niebieskiej. Jeżeli ktoś pamięta dokładnie jak ta strona o, Niebiescy 997 chyba, prawda? Jeszcze, jeszcze raz po, poszukam, prawda? Niebiescy 997, ciekawo, o, nowy test z wiedzy ogólnej. Także jeżeli ktoś, ktoś tutaj chce sobie znaleźć, to proszę bardzo, fajnie opracowane, czyli samemu się coś można nauczyć, no powiedzmy pojazd jest usuwany przez policję na koszt właściciela w związku z pozostawieniem pojazdu w miejscu, gdzie to jest zabronione, prawda? No i sobie czytasz, także to musisz tylko za, zaliczyć ciasteczka i na tej stronie możesz sobie, na stronie tego policyjnego bloga możesz sobie znaleźć znaleźć różne odpowiedzi, różne tam jakieś, także dzięki Izabela Ga za, za to, żeś mi ułatwiła znalezienie tej strony niebieskiej. Dobra, jeszcze powiedzmy, Zadam ci dwa, dwa, pytania i ponieważ nikt nie chce, nie chce dzwonić to no to będzie ostatnie dwa pytania i kończymy dzisiejszy hangout, prawda? Pytanie, głęboko wierzę, że wypali mi większość rzeczy, które próbuję robić. I ostatnie pytanie, gdy napotkam jakieś trudności, staram sobie przypomnieć najpierw wcześniejsze sytuacje, w których udało mi się przejść i pokonać podobne przeszkody, prawda? I myślę, że to będzie powoli koniec. Tomek Nil, jakieś opinii na temat komisji lekarskiej w Łodzi. No powiem szczerze, że ta łoś jest taka trochę deko popierdolona, prawda? Nie lubię tej komisji. Niby wszystko jest cacy, niby cię traktują jakoś tam w miarę poważnie, ale przychodzi co do czego to, to bardzo wiele osób jest uwalanych z różnych powodów, prawda? Patrzę jeszcze, co bym Ci ciekawego pokazał, no mogę się tylko pochwalić, że może tak, jak już idziesz na rozmowę z psychologiem, czy na rozmowę kwalifikacyjną, warto znać takie przypadki jak tutaj Wichras ze Szczecina, funkcjonariusz, który w czasie ćwiczeń służbowych uległ poważnemu wypadkowi, prawda. Um można zawsze wpłacić dosłownie symboliczne parę groszy na, na takich ludzi. Wydaje mi się, że gdybym był na miejscu psychologa lub policjanta na rozmowie kwalifikacyjnej i ktoś by mi powiedział, że no brał udział w takiej składce na policjanta czy policjantkę, to mimo wszystko inaczej bym spojrzał na takiego kandydata, prawda? Mimo wszystko spojrzałbym inaczej na takiego kandydata. Na Facebooku w tej chwili naprawdę możesz sobie znaleźć dużo fajnych materiałów, nie tylko moich, powiedzmy, laj z policją, zostań policjantem ruchu drogowego. A tak to mówią, chcieć to móc, nie tylko popatrzeć na tą ładną dziewczynę, niewątpliwie urodziwą i to jeszcze na motocyklu ale przy okazji skorzystać prawda? organizator Policja Polska także Policja też trafia pod strzechy, trafia na Facebooka trafia do innych mediów społecznościowych prawda tutaj widzę Moi elitarni chyba też tutaj będą brali udział. Dobra, jeszcze tylko ostatnie. Jak to wygląda w Poznaniu? A Poznań jest spoko. Poza tym, że jedna pani też lubi, jedna pani psycholog lubi stworzyć stresowe sytuacje, żeby, no żeby się z tego jakoś sensownie wyplątał. Tutaj Marcin pyta, kto jest teraz na szkole w Katowicach. Jak to się jest, to niech Marcinowi odpowie. Słuchajcie, kochani, fajnie było niedziela, także czas jeszcze na jakieś ostatnie, że tak powiem rozliczenie tygodnia. Najważniejsze, że Lewandowski, kurde, kopnął tą, jakoś dobił tą 41 bramkę. Z tego się najbardziej Ostatnio cieszyłem i tak samo się będę cieszył, jeżeli ty dostaniesz się do policji, korzystając nawet z, wyłącznie z darmowych materiałów, prawda? Także możesz oczywiście dostać się do policji do Las Vegas, możesz tylko kupić koszulkę. O moment, tak jak ja kupiłem, jak byłem w Vegas, i powinno być dobrze, także yy, subskrypcja kanału gdzieś tutaj, kolejny jakiś materiał tam, Kamilor, jak wygląda sytuacja w Krakowie. Kraków zawsze był trudny, kurde, prawie jak Rzeszów. No i do zobaczenia następnym razem, także bye bye, trzymajcie się i żegna Was Multiguru.